I X2, według tego, co jest na tablicy. Super. Nie, ja tego nie rozwiążę, więc może mi pani jedynkę wpisać od razu. Zgerę pała, z maty kolejną. Kurczę, no, wszystko się chrzani, Chciałem przynajmniej skończyć. To jest cała na mierdech A jak tak dalej, pójdzie to osadzą mnie w czasie klasie. Jeszcze w dodatku bo nie mam gdzie spać. Wszystko się chrzani.